Czyli zmieniam coś tutaj, zmieniam coś tutaj i to będzie działać? Dokładnie tak. Tak właśnie ustawiasz automatyczne zmienianie scen. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak, zapraszam dalej. Bez drugiego obowiązania pokazuję Ci jak to skonfigurować. Wchodzisz sobie w Google, wpisujesz No Alps, wchodzisz w pierwszy link. Następnie po prawej stronie wchodzisz w zakładkę Releases i pierwsze z góry. I masz tutaj trzy pliki. Pierwszy na komputery od Apple'a, drugi na komputery z Windowsem i trzeci na komputery z Linuxem. Ja wybieram ten drugi, bo mam Windowsa. Po ściągnięciu wypakowujesz sobie to na pulpicie. Dostajesz taki folderek. W środku masz trzy pliki. Pierwsze dwa z tych trzech będziemy edytować, więc jeśli nie możesz ich włączyć, po prostu kliknij prawym. Otwórz za pomocą i wybierz notatnik. Wtedy będziesz już mógł sobie to otwierać i konfigurować. Na głównej stronie Noalpsa też znajduje się cała instrukcja. Tylko musisz sobie zjechać troszeczkę niżej pod te wszystkie komendy. Więc jeśli nie wiesz o co w nich chodzi, to po prostu tutaj możesz się dowiedzieć więcej o nich. I masz tutaj taką część jak Configure Noalps. I na początku jest OpenDNV File. Ale jeszcze zanim to zrobisz, musimy sprawdzić, czy twój OBS jest kompatybilny. Więc otwórz sobie swojego OBSa. Kliknij w Tools i jeśli masz tutaj coś takiego jak OBS WebSocket Settings twój OBS działa. Jeśli nie, albo zupdatej swojego obs albo musisz poszukać właśnie tej wtyczki do obs i po prostu sobie ją zainstalować. Jak widziałeś, ja tą opcję miałem, więc mój OBS jest kompatybilny. Przechodzimy do tego ENV file i mamy tutaj dwie rzeczy: Twitchbot username i your own Twitch bot username. To tam wpisujemy nick naszego bota. Jeśli takiego mamy, jeśli takiego bota nie mamy, to po prostu wpisujemy swój nickname z Twitcha. I gdzie jest tutaj Your off here, musisz z powrotem włączyć stronę noalpsa, kliknąć w ten link, tutaj kliknąć connect, oczywiście sobie przeczytaj wszystko, teraz skopiować ten kod, który pokazuje się u góry i wkleić go tutaj, tylko zobacz, że jest tutaj mała powtórka, jest off dwa razy, więc jedno musisz po prostu usunąć, tak żeby było jedno off i dwukropek, i ctrl s, albo zapisz i to tyle w tym pliku. Kolejny blik, config.json, jest tu troszeczkę więcej do roboty, więc troszeczkę więcej nam to czasu zajmie, ale spokojnie, nie jest to też trudne. Teraz tak, id jest 0, zostawiamy 0, jest to wprowadzone, żeby później e, twórca mógł zrobić jakieś tam update'y, w tym momencie nie jest nam to w ogóle potrzebne. E, w name możemy wpisać również swój nickname, password hash, tak samo jak id, zostawiamy, jest to do przyszłych update'ów. Następnie. Bitrate Switcher Enabled Jest to ta główna opcja, którą zostawiamy na true, jeśli chcemy, żeby nasz OBS automatycznie zmieniał sceny. Oznacza to, że jeśli bitrate z naszej kamery, z naszego plecaka na przykład zejdzie poniżej jakiejś wartości, to włączy się inna scena. Jeśli wejdzie powyżej jakiejś wartości, włączy się inna scena. Jeśli obraz się urwie, nie będzie w ogóle sygnału, też się zmieni na scenę trzecią. Only Switching Streaming oznacza to, że NoAls będzie zmieniał sceny tylko wtedy, kiedy jest włączony stream. Tak więc jeśli chcesz sobie coś potestować, sprawdzić jak działają komendy i tak dalej, To po prostu wpisz tutaj false, zapisz i będziesz mógł testować sobie to jak NoAlp zmienia sceny nawet bez streama. Kolejne dwie opcje zostawiamy, następnie przechodzimy do retry attempts. Jest tutaj ustawione na 5. Oznacza to, że NoAlps będzie przez 5 sekund albo 5 razy próbował czy bitrate się zmienił. Po co to jest zrobione? No jest to zrobione po to, że jeśli będzie twój sygnał się wahał i na przykład zejdzie poniżej jakieś wartości, nagle wskoczy powyżej i poniżej powyżej, to no Alps nie będzie zmieniał sceny 5 razy, bo będzie to nieprzyjemne, ale poczeka 5 sekund albo te 5 prób, sprawdzi, jeśli wtedy okaże się, że bitrate się faktycznie zmienił, to dopiero wtedy zmieni scenę. Także dostaw to na 5, to jest to dobra wartość. Następnie mamy low, jest tutaj wpisane 800, ja bym wprowadził tutaj 1500, a jest to po to, jest to ta właśnie nasza linia, ta granica. To znaczy, że jeśli bitrate będzie powyżej 1500, będzie normalna scena z live'em na całą stronę, natomiast jeśli będzie bitrate poniżej 1500, to wtedy up zmieni na scenę tą drugą która powie nam, że na przykład sygnał jest gorszy, albo coś takiego. RTT zostawiamy i offline również zostawiamy na 0, ponieważ mówi to nam, że jeśli sygnał totalnie się zgubi, to wtedy przejdzie nam właśnie na scenę offline. Następnie mamy konfigurację scen, live, low i offline. Do czego to jest? Jest to do tego, że w naszym OBS-ie powinniśmy sobie też takie sceny utworzyć, czyli live, low i offline. Natomiast jeśli chcesz sobie nazwać te sceny jakoś inaczej, no to po prostu tutaj zmień ich nazwy I tak samo w OBS-ie musisz mieć sceny z dokładnie taką samą nazwą Do tego polecam skopiować po prostu nazwę I przechodzimy tutaj do części, która nazywa się Stream Servers Jest tu tak naprawdę dużo opcji, ale to dlatego, że Noalps może pobierać tak jakby informacje z różnych serwerów Ale jeśli używałeś moich poprzednich filmów do ustawienia sobie plecaka, no to w tym momencie będzie to dla Ciebie bardzo proste Ponieważ otwierasz sobie przeglądarkę, wchodzisz sobie na CloudBellaBox.net Logujesz, jeśli nie jesteś zalogowany, klikasz tutaj w zakładkę SRT Relays Zjeżdżasz sobie na sam dół i masz tutaj coś takiego jak NoAlps V2 Configuration I tak, to jest wszystko, co będzie Ci potrzebne Pamiętaj, żeby jak tu wejdziesz, zmienić ten serwer Nie wiem czemu to jest upierdliwe, zmienia się to za każdym razem, kiedy tu wchodzę Więc Zaznaczamy teraz sobie tutaj Stream Servers Jedziemy na dół, na dół, na dół, aż dojdziemy do takiej części, która jest nazwana software. Ale zaznaczamy przed tym software kwadratowy nawias. I teraz możemy kliknąć sobie Ctrl V albo po prostu prawym guzikiem myszki i wkleić. To jest kolejna część zakończona. Wszystko nam się tutaj wkleiło i jest jak najbardziej OK. Przechodzimy teraz do części software. Jak widzisz software. Jest tu napisane OBS, dlatego też będziemy potrzebowali naszego OBS-a. Ja sobie tutaj mojego obs odpalę na połowie ekranu i wszystkie informacje znajdują się tutaj w tej zakładce Tools. Następnie OBS WebSocket Settings, dostaniesz takie okienko, pamiętaj, żeby kliknąć tutaj Enable WebSocket Server i kliknąć Apply. Generate Password również możesz kliknąć parę razy i również kliknąć Apply. Następnie, co widzisz? Server Port 4455 wchodzi do naszego pliku 4455. Password, tutaj masz taki przycisk jak Show Connect Info, klikasz, jest napisane serwer password, klikasz copy, zaznaczasz password, Ctrl V, wklejone. Localhost, możesz zostawić albo localhost, jeśli Ci to nie zadziała, to możesz skopiować sobie tutaj IP i wkleić je zamiast tego localhost. Tak naprawdę to wszystko z tego pliku, ale pokażę Ci jeszcze parę dodatkowych rzeczy. Zapomniałem o jednej rzeczy i jest napisane tutaj chat, platform i username. I to też należy zmienić. Jest to już ostatnia rzecz. Zostawiamy Twitch, jeśli streamujesz na Twitcha. Znowu wpisujemy nick z naszego Twitcha, ponieważ tam nasz bot musi się połączyć, aby widział nasze komendy. Tutaj w części admins możesz dodać wszystkie osoby, którym pozwolisz na to, aby używały twoich komend i jednocześnie sterowały twoim OBS-em. Czy tam zmieniały sceny, czy wyłączały jakieś źródła i tak dalej. Domyślnie też jest tutaj użytkownik back. Mi się wydaje, że po prostu jest to twórca i ja bym Radził to usunąć, twórca na appsa może po prostu wejść i na przykład zakończyć ci streama, jeśli tego nie usuniesz. Więc ja sobie to usuwam i zapisuję. Zjeżdżając na sam dół, możesz ustawić sobie takie sceny jak starting, ending i refresh. To są takie dodatkowe sceny, na które będziesz mógł sobie zmienić, jak na przykład właśnie będziesz startował streama, zakończał streama, będziesz chciał trochę prywatności. Albo będziesz potrzebował startować streama. Ja zostawiam to na wyłączone, ponieważ mi jest niepotrzebne. Czyli wszędzie jest nul. Następnie klikasz sobie tutaj plik. Zapisz. I tak naprawdę to cała konfiguracja naszego OBS-a. Serio to było takie szybkie. Więc teraz tak, żeby sprawdzić czy na pewno wszystko działa. Kliknij tutaj dwa razy. Odpalić się takie okienko. Jest tak. Nasz username. Napisane, że switcher jest włączony. Switcher, czyli właśnie to co będzie nam zmieniało sceny. Jedyną rzeczą, którą tutaj widzę, to jest Waiting till OBS Start Streaming. To znaczy, że na OBS właśnie czeka na to, aż klikniemy w naszym OBSie Start. Zaczniemy streamować. Wtedy będzie on zmieniał sceny. Teraz sobie to wyłączę. Przejdę jeszcze raz do config config.jsona i tutaj jest Only Switch When Streaming, więc to zmienię sobie na false, ponieważ chcę wam pokazać parę rzeczy. Zapisuję i teraz klikasz sobie jeszcze raz, dwa razy. Włącza się okienko i w tym momencie już tutaj nie ma informacji o tym, że no Alps czeka na coś, ale przez to, że ja swój plecak już mam włączony, jest napisane, że scena zmieniła się na scenę Low. Jak widzisz, na no OBS-ie mam tutaj zrobioną scenę Low po lewej stronie i jest napisane, sobie bitrate zaraz się poprawi. Ok, teraz przejdziemy do konfiguracji naszego OBS-a, bo dodać jest to nam potrzebne. A naprawdę musimy tylko dodać parę scen. Włączamy OBS-a. Potrzebne nam są sceny takie, jak były tam w No Alpsie. Potrzebujemy sceny, na przykład Low, Live i offline. Jeszcze tak dodatkowo możemy sobie dodać tutaj taką scenę jak privacy, ale ja też dodam scenę PW. Teraz co ja lubię robić? Jak widzisz mam tutaj jeszcze jedną dodatkową scenę nazwaną źródło, gdzie jest dodany media source, czyli właśnie wideo z mojego plecaka. Teraz w scenie live jako źródło dodaję sobie scenę i to scenę o nazwie źródło też tutaj Dodaję. Na tej scenie Live teraz mam obraz z mojego plecaka. Czemu jest to przydatne? Bo teraz jeśli ja sobie wejdę w źródło i tutaj sobie na przykład coś zmienię, przesunę ten obraz, to automatycznie na scenie Live też to się zmienia. W momencie, kiedy będziesz chciał coś dać, jakiś overlay, jakieś rzeczy, to zmieniasz to tylko w jednym miejscu i zmienia to się na wszystkich scenach, gdzie tą scenę dodałeś jako źródło. Trochę zagmatwane, ale mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. Teraz w scenie Low. Jeszcze raz sobie dodaję tą scenę, tą scenę o nazwie źródło, tym że teraz sobie zmniejszasz to albo robisz coś podobnego, a to dlatego, że gdy twój bitrate będzie słabszy, będzie tak jakby mniej pikseli albo będziesz widział te duże takie piksele, więc jeśli zmniejszysz obraz, to dla użytkownika będzie to wyglądało tak, jakby obraz dalej był dobrej jakości, mimo że nie jest. I tutaj też możesz sobie dać jakiś tekst, że na przykład jest słaby bitrate. Co ja też zrobię? Ja tutaj po prostu dałem napis słaby bitrate Zaraz się poprawi na scenie offline, żeby było wszystko wiadomo, dam po prostu duży tekst offline. Następnie w scenie privacy też dodam tekst, żebym to po prostu ja wiedział, co to jest za scena. A na scenie PW dodam kolor, żeby równie dobrze też było widać, co to jest za scena, a przyda nam się ona później. I tak naprawdę to wszystko, co potrzebujesz w EBSie, a teraz sprawdźmy, czy to wszystko działa. Tak, OK. Czyli mamy scenę live. Teraz, żeby sprawdzić, czy wszystko nam działa, odpal sobie swojego Bella Clouda. Jak tutaj widzisz, masz bitrate. Ja ustawiłem. Teraz na chwilę tylko limit na 500 i zobaczymy, czy się nam wszystko będzie zmieniać. Więc teraz zjadę sobie z tym bitratem tutaj do 500. Bitrate skoczył na 200, no Alps czeka około tych 5 sekund i jak widzisz cena nam się zmieniła. Teraz jeśli kliknę tutaj stop, potrwa też to małą chwilkę i jak widzisz no Alps zmienił scenę na offline. Wystartuję sobie jeszcze raz streama, dam na 6000 tak jak miałem na początku, trzeba chwilkę poczekać i w zależności od bitrate'u no Alps ustawi nam taką scenę. Stream wrócił na scenę live, ale teraz sprawdźmy sobie jeszcze te parę dodatkowych rzeczy. Do tego będzie Ci potrzebny Twitch chat. Abyś mógł tutaj sobie wpisywać komendy. Niestety w tym momencie mam router w takim miejscu, że bitrate sobie szaleje, więc ceny mogą się zmieniać. Ale w sumie to dobra rzecz, bo o to nam chodzi. Teraz sprawdźmy, czy jeśli ustawimy sobie scenę privacy, to ona zostanie privacy. Jak widzisz po lewej stronie, bitrate cały czas się waha między 900 a 1200 albo 1500. Zmieniłem na scenę privacy komendą wykrzyknik privacy i teraz taka scena zostanie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że gdyby się to zmieniało, to ta scena by po prostu nie miała żadnego sensu. Jak sobie teraz wejdziesz, masz napisane switcher. Not able to switch waiting for scene, switch to a switchable scene. Scena privacy jest zrobiona tak że gdy przełączysz na tą scenę, to No Alps nie będzie w stanie przełączyć się na inną scenę. Jest to takie zabezpieczenie, że na przykład, jeśli gdzieś idziesz i nie chcesz czegoś pokazać, to włączasz sobie taką scenę Privacy i No Alps Ci jej nie zmieni, czyli nie pokażesz rzeczy, których nie chcesz pokazać. Jeśli chcesz natomiast wrócić do zmieniania scen, wystarczy, że zrobisz sobie wykrzyknik Live, proszę bardzo, sceny zmienione. Jeśli natomiast też sobie dodać jakieś inne sceny, do których chciałbyś się switchować podczas streamu, nie wiem, może to zależy w sumie od Ciebie, to powiedzmy, że mam taką scenę jak PW, którą dodałem wcześniej. Teraz, żeby się na nią zmienić, wpisuję wykrzyknik, switch i nazwę naszej sceny, czyli w tym momencie jest to PV. Zmieniło się na czerwonym, zmieniło się. Tu jest ta sama opcja, tak jak ze sceną privacy. Jeśli scena nie jest skonfigurowana w naszym Noalpsie, to no Alps jakby nie będzie jej widział i nie będzie mógł z tej sceny zmieniać na inne. Dlatego też, żeby teraz wrócić z tej sceny PW na inną, musimy wpisać live albo na przykład switch live. I kolejny mały triczek. Jeśli będziesz chciał korzystać z różnych komend i wpisywanie tych komend jest na przykład długie, to możesz sobie dodać coś takiego jak aliasy. Czym jest alias? Alias jest to po prostu skróceniem komendy albo dodaniem innej nazwy na tą samą komendę. Jak to zrobić? Już Ci pokazuję. Wpisujesz wykrzyknik alias Teraz wpisujesz Twoją nową nazwę do komendy, którą chcesz zmienić, czyli na przykład s Bo ja chcę zmienić komendę switch Od razu wyskoczył nam komunikat, że alias został dodany I teraz zamiast wpisywać wykrzyknik switch, wpisuję wykrzyknik s I znowu mogę zmienić na, sc na scenę pv, też zadziałało I to tak naprawdę wszystko, co musisz wiedzieć no chyba, że chcesz zobaczyć jeszcze komendy, no to na głównej stronie NoAlpsa wszystkie komendy są wypisane i są też opisane. Jeśli przydał Ci się ten filmik i będziesz może korzystał z tych zmieniania scen, to daj łapkę w górę, subskrybuj kanał, bo na pewno pojawią się jeszcze wartościowe filmiki na tym kanale. Dzięki za oglądanie, do następnego.